Cześć kochani, mam na imię Magda, witam Was na mojej platformie z kursami Gratelna animator. Motor. Ten kurs będzie poświęcony grudkowi piaskowemu. Jest to odmiana slajma, y, która po prostu zawiera w sobie piasek. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Zaraz pokażę, jak się taki grudek piaskowy prezentuje. Jest bardzo przyjemny. Y, uważam na jest. Fajniejszy do tyku niż taki slajf, ale jest to kwestia bardzo indywidualna, każdy może mieć inne odczucia. Bardzo polecam go do zabawy z dziećmi, ponieważ nie kleje się on tak bardzo do rąk jak inne slajmy Podczas wyrabiania dzieciom będzie łatwiej go zrobić, nawet tym młodszym. Jest on taką bardzo ekonomiczną wersją slajmu, ponieważ dużo mniej kleju zużywa się do jego zrobienia. Klej, część kraju zastępuje piasek i ten piasek powoduje, że objętość tego grudka jest naprawdę imponująca przy dosyć tani nakładzie materiałów, także bardzo polecam go na jakieś duże.